Jeżeli interesuje Cię sprawa badań lekarskich lub psychologicznych medycyny pracy, lub jakichkolwiek innych związanych z wydaniem orzeczeń do różnych celów to jesteś we właściwym miejscu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i witam Cię na moim serwisie internetowym, który jest związany z szeroko pojętą Medycyną Pracy, z szeroko pojętymi badaniami do pracy No i jeżeli potrzebujesz jakiejś informacji odnośnie badań lekarskich lub psychotechnicznych to albo przeszukaj tą stronę www, na której w tej chwili jesteś, używając wyszukiwarki Google no Albo zadaj pytanko poprzez komentarze poniżej Najbardziej mnie cieszy, jeżeli rozwiązałem Ci jakiś problem, który inne osoby, a szczególnie inni lekarze, czy urzędnicy uważali, że jest nie do wyjaśnienia jeżeli chcesz otrzymywać więcej takich newsów, czy otrzymywać je stale to albo zapisz się do mojego newslettera, który gdzieś tutaj jest, albo po prawej, albo po lewej stronie lub zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy No w ostateczności, jak chcesz koniecznie mnie zobaczyć, to możesz przyjechać na konsultację osobistą do Wrocławia do mojej przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215 Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym wideo